Rzeka Tamiza sfilmowana przeze mnie i widziana po raz pierwszy w życiu Wiatr jest okrutny, ale mam nadzieję, że wiatro, wiatrochron na kamerce daje radę na mikrofonie Stoję na London Bridge Jakieś różne stateczki Bardzo ciekawe No i tak to wszystko tutaj, w Londynie, wygląda Za jedyne 9 funtów może sobie kupić bilecik I wejść na szczyt London Bridge London Bridge Towers A przy okazji Mała historyczna wycieczka tam widzisz tamizę tutaj turystów i przypuszczam, że jedna wieża łączy się tym mostkiem z drugą wieżą mam lęk wysokości i na pewno na to nie stanę chociaż straż stanąłem Stanąłem kilkadziesiąt metrów nad rzeką Tamizu. Niestety nie mogę zbyt długo patrzeć. Rzeka Tamiza Queen's Walk, The Queen's Walk. A tutaj widok na London Bridge. Te połączenie między dwoma wieżami, co widzisz, jest jakąś atrakcją turystyczną, i za 9 funtów możesz sobie podziwiać. Tamizę z góry, jeszcze raz rzut oka na Londyn. The Queen's Walk.